Akademia morderstw Dzień drugi Motyw Obudziłam się z wrzaskiem Serce biło mi jak szalone A moja skóra lepiła się od potu Zerknęłam na szafkę Kawałek lustra był na swoim miejscu To tylko sen Która godzina? Pomyślałam Włączyłam tableta Druga trzydzieści Powinnam się położyć Poszłam do łazienki umyć twarz. Wtedy zauważyłam niewielkie zaczerwienienie na zgięciu łokcia. Coś mnie ugryzło? Zignorowałam to i wróciłam do łóżka. Resztę nocy przespałam w spokoju. Dzień dobry wszystkim. Wybiła siódma. Pora wstawać. Głos Monara rozbrzmiał w moim pokoju. Przez nocny koszmar była mnie wyspana. Moja pościel śmierdziała potem. Na szczęście jest tu pralnia, a w szafie została jeszcze jedna para. Odprawiłam poranną rutynę, dopiłam guzik w marynarce, wzięłam klucze z pokoju i wyszłam. Otwierając drzwi przypadkowo uderzyłam Mikołaja. Przepraszam, niech ci pomyśl zanim coś zrobisz, warknął. Czy lekarze zawsze są tacy zarozumiali? spytałam samą siebie. Na stołówce poza Mikołajem siedzieli już prawie wszyscy. Aktorka obecna, rzekł teodor. Kogo jeszcze brakuje? spytała Zofia. Nie ma jeszcze czterech osób. Brakuje ekologa, bizneswoman, florystki i dziennikarki. Liliana pewnie nie przyjdzie. Odcięła się od nas wszystkich, stwierdziła Wiktoria. A co zresztą? Mam pójść sprawdzić? zapytał Bolesław. Ale po co? Jest dopiero 15 po... Na pewno za chwilę przyjdą, odpowiedział Adrian. Cukiernik miał rację. Po chwili cała trójka się zjawiła. Patrycja na wstępie powiedziała, że Lilianna kazała przekazać, że zabije każdego kto ją obudzi. Przystąpiliśmy więc do śniadania. Kuchnia była obficie wyposażona. Na blacie leżała notatka informująca o tym, że w nocy cała lodówka jest zapełniona na nowo, więc nie musimy się martwić, że zabraknie nam jedzenia. Wszyscy się krzątali i przygotowywali posiłki. Damian spytał się mnie, czy mam ochotę na jajecznicę, bo robił porcje dla Kuby i Olivii. Zgodziłam się i wspólnie spojrzeliśmy posiłek. Po zjedzeniu opowiedziałam o koszmarze jakim się przyśnił. O kurwa, to ostro, zaczął Kuba. Ja za to majaczyłem dziś w nocy. Wydawało mi się, że ktoś chodzi po pokoju. Serio? Olivii rozszerzyły się oczy ze zdziwienia. Nie za to coś w nocy ujebało. Oliwia pokazała zaczerwienienie po wewnętrznej stronie nadgarstka. Dokładnie takie samo jak moje. Webmaster majaczył? Coś mi tu śmierdzi. Wszystko w porządku? Damian złapał mnie za ramię. Podskoczyłam i przeprosiłam. Zamyśliłam się po prostu. Kiedy wszyscy skończyli jeść, Teodor poprosił wszystkich o uwagę. Powiedział, żebyśmy dobrali się w pary i przeszukali cały parter. Mieliśmy z powrotem spotkać się na stołówce o 13, czyli za 2 godziny. Anna spytała się, czy chciałabym być z nią w parze. Zgodziłam się, a Ania podziękowała mi uśmiechem tak ciepłym, że stopiły najzimniejsze serca. Teodor pokazał nam listę, na której spisał wszystkie pary. Wytłumaczył, że to zapewni każdemu alibi i bezpieczeństwo. Oprócz tego wyznaczył teren, na którym pary będą eksplorować. Teodor spełniał się w roli lidera znakomicie. Główny hol. Pierwsze skrzydło. Damian, gitarzysta. Zofia, pedagog. Adrian Cukiernik. Bolesław, mediator. Patrycja, dziennikarka. Ignacy, ekolog. Wiktoria, gotka. Krystian, fryzjer. Łącznik, drugie skrzydło. Jakub, webmaster. Olivia, tancerka. Jolanta, aktorka. Anna, łyżwiarka. Mikołaj, internista. Malwina Florystka ja, Liliana Businesswoman. Postanowiłyśmy, że najpierw sprawdzimy klasy na korytarzu. Było ich dwie: 1a i 1b. Różniły się tylko wystrojem: w każdej było 16 miejsc dla uczniów i biurko profesora. Ze ścian zostały zerwane wszelkie dekoracje i plakaty, a okna były zaśrubowane. Wygląda na to, że nic tu nie ma. Ania wyglądała na rozczarowaną. Spokojnie. Jeśli coś przeoczyłyśmy, to jestem pewna, że pozostali coś znajdą. Pocieszyłam Annę. Na końcu korytarza znajdowały się duże, czerwone drzwi. Niestety nie dało się ich otworzyć. Niedaleko łącznika znalazłyśmy pokój audiowizualny. W środku było dużo komputerów, ale żaden nie działał. Poprosiłyśmy o pomoc Kubę, który znajdował się w pobliżu z Oliwią. Po obejrzeniu komputerów i rozebraniu jednego, stwierdził, że ktoś wyciągnął z nich zasilacze i dyski twarde. Kurwa, chciała im się nawet kompy opróżnić, żeby nas odciąć, wymamrotał. Ania westchnęła głęboko i wyszła. Doszłyśmy do łącznika. Po lewej stronie znajdowało się wyjście główne, a po prawej sklepik. Ruszyłyśmy do wyjścia, ale nie liczyłyśmy, że znajdziemy tam ucieczkę od tego koszmaru. Po otworzeniu drzwi ukazał nam się niewielki hol z tablicami informacyjnymi. A na samym końcu były ogromne drzwi. Jednak tak jak okna, były zaśrubowane. Jeżeli znajdziemy coś w rodzaju wiertła, to może będziemy w stanie się przez to przewiercić? Odezwałam się. Nie sądzę, Jolu To tytan. Jeden z najtwardszych metali. Cholera. Nie trać nadziei. Musi stąd być jakieś inne wyjście. Wystarczy zabić. Boże, jak mogło mi to w ogóle przyjść do głowy? W sklepiku również nie znalazłyśmy nic pożytecznego. Poszłyśmy dalej, w kierunku sali gimnastycznej. Po drodze trafiłyśmy na pokój pielęgniarki. W środku, poza szpitalnym łóżkiem, znajdowała się szafka z różnymi lekami. Spójrz! krzyknęła Ania. Tam są środki przeczyszczające i usypiające. Będziemy musiały o tym przestrzec innych. Nie chcę w to wierzyć, ale... Ktoś mógłby tego użyć w celu zabójstwa. Widać było, że jest jej ciężko o tym mówić. Spokojnie, powiemy o tym. Złapałam ją za rękę. Ania spojrzała na mnie i nagle się przytuliła. To straszne. Myśleć, że jedno z nas może planować coś tak obrzydliwego. Czułam łzy na ramieniu. Kiedy Ania się uspokoiła, poszłyśmy dalej. Przy sali gimnastycznej znajdowały się schody na górę. Były jednak oddzielone zwijaną kratą. Przeszukiwanie sali było najbardziej czasochłonne i frustrujące, gdyż przez całą godzinę nie znalazłyśmy nic pożytecznego. Ani na trybunach, ani na scenie. Usiadłyśmy na piłkach lekarskich, żeby chwilę odpocząć. Dochodzi trzynasta, Ania wskazała na zegar. Przeszukałyśmy już całe skrzydło, więc możemy wrócić i napić się czegoś. Ania potwierdzająco skinęła głową. Wróciłyśmy na stołówkę. Podziwą byłyśmy pierwsze ze wszystkich par. Postanowiłyśmy zjeść obiad i napić się lemoniady. W tym czasie na sali pojawiało się coraz więcej osób. A kiedy skończyłyśmy jeść, byli już wszyscy. Nawet sama Liliana z naburmuszoną miną. Skoro już wszyscy są, to możemy się podzielić naszymi znaleziskami, powiedział Teodor. Razem z Zosią porównywaliśmy nasze sypialnie. Budowa pokoju jest identyczna i ma identyczny skład, zaczął Damian. Poza tym kamery są wszędzie. No, jedynie sauna jest ich pozbawiona. Po co sprawdzaliście swoje pokoje? spytał Teodor. Parka natomiast wymieniła się głupim uśmiechem, a zofia dodatkowo zaczerwieniła się jak burak. Już nieważne. Jeżeli chodzi o wyjście główne, to jest zaśrubowane tak jak okna, więc nie ma szans na ucieczkę z tej strony. Na dodatek, te całe żelastwo jest wyrobione z Wolframu, więc żeby się przebić, potrzebujemy silnych środków wybuchowych. Stwierdziła Lilianna. Wolfram? Przecież to jeszcze twardsze od Tytanu. Jesteś tego pewna? Spytała Anna. Czy jestem pewna? Kochana, ty naprawdę musisz być głupia, żeby nie rozróżniać tych dwóch rodzajów metalu. Lilianna zaśmiała się szyderczo, a nie odpowiedziała zmarszczonymi brwiami. Razem z Jolą znalazłyśmy leki przyczyszczające i usypiające. Znajdują się w pokoju pielęgniarki. Myślę, że warto to mieć na uwadze. Anna się wyprostowała i skrzyżowała ręce. No tak, ktoś może użyć tego złym celu, odezwał się nieśmiało Krystian. Razem z Wiktorem znaleźliśmy pokój z napisem śmieciarka. W środku znajdował się duży piec, problem w tym, że jest odcięty kratą. Jest tam dołączona instrukcja, z której wynika, że aby krata się podniosła, trzeba włożyć klucz do mechanizmu obok. Ale nie znaleźliśmy żadnego klucza. Wiktoria westchnęła. Podobnie jest z wejściem na drugie piętro, zaczęłam. Jest oddzielone bramą bezpieczeństwa. Nagłe wezwanie! Z głośników wydobył się bolesny pisk spowodowany przez ryk Monara. Proszę wszystkich o wstawienie się na sali gimnastycznej! Lepiej nie zwlekajmy, powiedziała Zofia. Pobiegliśmy do sali gimnastycznej. Monar był już na scenie. A więc panie psychopatyczny zdziwaczały terrorysto? Kuba za to. Czego od nas chcesz? Panie psychopatyczny zdziwaczały terrorysto? Strasznie długie imię. Może niemieckie? Monar wyglądał na zamyślonego. Wiemy kim tak naprawdę jesteście. Może jak go zignoruję tu się zamknie. Maska Monara odwróciła się do nas tyłem. Nie ignoruj mnie, dupku! Kuba ze złości zrobił się siny. Ech, no dobra. Wróćmy do właściwego tematu. Monar z powrotem się obrócił i uśmiechnął. Minęły już prawie dwa dni odkąd tu jesteście i wciąż nie doszło do zabójstwa. Miałem nadzieję, że jesteście bandą leniwych egoistów, a tymczasem zaczęliście ze sobą współpracować. Monar zrobił się smutny. Zanudzę się na śmierć! Słowa nie sprowokują was do zabijania Dlatego wpadłem na świetny pomysł W oczodołach pojawiły się czerwone ślepia Wszystko co do morderstwa potrzebne już jest Odpowiedni ludzie, miejsce Więc czemu jeszcze nikt nie zamordował? Nie mogłem tego pojąć, Ale zrozumiałem, że brakowało jeszcze jednego ważnego elementu O czym ty mówisz? Spytałam To motyw! Monar wybuchnął śmiechem. Puuu! To takie proste! Wystarczy, że dam wam motyw! Motyw? Co ty pierdolisz? spytał się Kuba. Cóż, muszę wam coś wyznać w takim razie. Monar zrobił przerażający grymas. Kiedy wszyscy słodko spali, ślizgnąłem się do waszych pokoi i wstrzygnąłem wam truciznę. Ale spokojnie! Mam przygotowany antidotum! lecz dostaniecie je dopiero, jeśli dojdzie do morderstwa. W przeciwnym razie będziecie umierać jedno po drugim w męczarniach. Zamarliśmy. Czyli to nie był koszmar. Widziałam Monara, który wstrzykiwał mi truciznę. Pomyślałam. Trucizna? O czym ty gadasz? Wymam rota. Poczekaj, a zobaczysz. Uhuhuhu. Mam pytanie, zaczął Teodor. Czym ty jesteś? Dlaczego to robisz? Czego od nas chcesz? Czego od was chcę? Cóż, skoro chcesz wiedzieć... Kamera zrobiła zbliżenie na czerwone gały. Rozpaczy... To wszystko, czego chce. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to musicie odkryć to sami. Róbcie co chcecie, aby odkryć sekret tej szkoły. Nie będę was powstrzymywać, bo jeśli mam być szczery, to strasznie ekscytujące oglądać was, noż spaczliwie szukających wskazówek. Po tych słowach Monar zapadł się pod ziemię, czyli to jednak nie było ugryzienie, zaczął Mikołaj. Spokojnie. Nie wiem, co zostało nam strzyknięte, ale spróbuję z dostępnych leków zrobić mieszankę na odporność. Mikołaj zacisnął pięści i wyszedł. Miejmy nadzieję, że internista jest w stanie zdziałać cuda, rzekł Ignacy. Początku dnia doskwiera mi ból głowy. Czy to wynik działania trucizny? Anna wyglądała na zmartwioną. To straszne! Malwina zaczęła szlochać. Nie chcę, żeby moi przyjaciele umierali. Jestem pewien, że Mikołaj nam pomoże. Todok zrobił poważną minę i skrzyżował ręce. Przeszukaliśmy już cały parter. Radzę wszystkim odpocząć i uważać na siebie. Wyszedł z sali. Wybiła godzina piętnasta. W sali gimnastycznej udałam się prosto do pokoju. Po drodze Zofia i Damian powiedzieli mi o magazynie. Zapomnieli o nim wspomnieć podczas biurki. W środku znaleźli różne rzeczy. Od cukierków po sprzęt sportowy. Nic ciekawego, pomyślałam. Leżałam znudzona w łóżku. Rozbolała mnie głowa. Żeby się tym nie przejmować, postanowiłam się z kimś spotkać. Wzięłam brudną pościel i ubrania. Stwierdziłam, że po zrobieniu prania pójdę na stołówkę napić się herbaty i z kimś porozmawiać. Jednak nie było takiej potrzeby, gdyż w pralni nie byłam sama. O, witaj, Jolu, odezwał się Adrian. Był średniego wzrostu i miał puszystą budowę ciała. Jego krótkie czarne włosy były schowane pod czapką kucharską. Hej, Adrian. Widzę, że nie tylko mnie zebrało się na pranie. Ta, wszystkie moje fartuchy są już brudne, więc w końcu musiałem to zrobić. Odetchnął z ulgą, jak po ciężkim wysiłku. Ciebie też boli głowa? zanim mówiłam. Zresztą nieważne. Nie myślmy o tym. Mama mi zawsze powtarzała. Im więcej myślisz, tym więcej zmartwień tworzysz. Tęsknię za nią. Ty pewnie za swoją też. Ta... Poleciały mi łzy. Przepraszam. Moja mama zmarła, jak byłam dzieckiem. Przykro mi. Na pewno widzicie z góry jest z ciebie dumna. Dziękuję. Uśmiechnęłam się ciepło. Nie ma za co. Mój tata zostawił moją matkę zaraz po moich narodzinach. Na szczęście była twarda. Otworzyła cukiernię, aż z czasem zrobiła furorę. Chyba sama się nie spodziewała takiego zysku. To po niej mam talent do cukiernictwa. Jestem dość leniwy, ale jeśli chodzi o ciasta, to mógłbym je robić cały dzień. Tyle, że mi się nie chce, wybuchliśmy śmiechem. Mamunia mnie zawsze chochlą lała, kiedy się obijałem zamiast jej pomagać. Ale nie mam jej tego za złe. Kiedy kupiła pierwszy dom, ojciec pojawił się znikąd i prosił o wybaczenie. Po tym spotkaniu musieliśmy kupić nową chochlę. A ty jak pamiętasz swoją mamę? Cóż, była bardzo ciepłą osobą. Zawsze mnie pocieszała. To ona namówiła mnie do aktorstwa. Mój ojciec też był złym człowiekiem. Dużo zarabiał i się nad nią wywyższał, aż w końcu zachorowała. Skłamałam. Nie chciałam podawać prawdziwej przyczyny śmierci. Kiedy zmarła, wysłał mnie do szkoły z internatem. Uważał, że jestem darmo zjadem i że na aktorstwie nic nie osiągnę. Uciekłam do babci. Nie miałaś łatwego dzieciństwa. Ale to dzięki temu jesteś taką silną osobą. Uśmiechnęliśmy się do siebie. Pranie się zrobiło. Powiesiłam rzeczy na suszarce, pożegnałam się z Adrianem i poszłam napić się herbaty. Na stołówce spotkałam Zofię. Hejka, zrobić ci herbaty? O hej Jolu, z chęcią się napiję. Dostałam strasznej migreny i musiałam usiąść. Zosia była niską oraz szczupłą dziewczyną. Miała długie kasztanowe włosy, które częściowo wpadały do zdecydowanie za dużego kremowego swetra. Po zrobieniu herbaty zaczęłyśmy dyskusję. Nie chcę być wścibska, ale mam ważne pytanie, Jolu. Czy przeszłaś traumatyczne przeżycia? Zrobiłam przerażoną minę. Przepraszam, nie powinnam o takie rzeczy pytać. Po prostu widzę rzeczy, których nie powinnam widzieć. Zosia się rozpogodziła i oparła na rękach. Rodzice zawsze się ze mnie śmiali, że jestem chodzącym wykrywaczem kłamstw. Mój tata często grywał w pokera. Siedziałam mu na kolanach i szeptałam do ucha, kto wygląda na zmartwionego, a kto na pewnego. W ten sposób zawsze wygrywał z przyjaciółmi. W szkole na początku sprawiało mi to trudności. Koleżanki się na mnie denerwowały, kiedy byłam w stanie powiedzieć, w kim się kochają. Zaczęli mnie nazywać wiedźmą, ale to już stare czasy. To niesamowite. To tak jakbyś czytała w myślach. Dlaczego nie zostałaś psychologiem, tylko pedagogiem? Zofia się wyprostowała. Sama nie wiem. To rozmowa na inny dzień. Wybacz, ale pójdę się położyć. Strasznie boli mnie głowa. Nagle z nosa Zofii zaczęła lecieć krew. Zosiu! Krzyknęłam. Spokojnie, to nic te... Zofia zemdlała. Pomocy! Do stołówki wbiegł Mikołaj z Adrianem. Spojrzeli sobie w oczy i kiwnęli głowami. Biegnij po nie! Krzyknął Mikołaj. Adrian pobiegł do kuchni i wrócił z ciemnymi ciastkami i szklanką wody. Zofia, słyszysz mnie? Nie dawała znaków życia. Mikołaj złapał Zosię za ramię i wziął na barana. Zabraliśmy ją do pokoju i położyliśmy na łóżku. Mikołaj zamoczył ciastko w wodzie i włożył jej do ust. Co ty robisz? Zapytałam. Udało mi się stworzyć mieszankę leków odpornościowych. Problemem było ich przyjęcie, gdyż tabletki musiały zostać zmielone i zmieszane z pewnym syropem. Żeby nie tracić czasu, poprosiłem Adriana o pomoc i stworzyliśmy lecznicze ciasteczka. Patrzyłam na nich wzrokiem pełnym pytań, ale nie miałam siły, żeby ich zadać. Po pewnym czasie Zofia się ocknęła. Powiedziała, że ból głowy minął, lecz wciąż miała gorączkę. Zostanę przy niej. Z moich wstępnych obserwacji wysunąłem wniosek, że zostaliśmy otruci atropiną. Jest to związek występujący w Wilczej Jagodzie. Nie jestem jednak pewien, bo nie mam przy sobie odpowiedniego sprzętu, by to zbadać. Roznieście ciastka innym, a ja przy niej zostanę. Tak też zrobiliśmy lecz nie wszyscy chcieli je przyjąć. Wszyscy zrobili się podejrzliwi. Damian miał rozszerzone źrenice i był pobudzony. Zamknął nam drzwi przed nosem. Lilianna nam nawet nie otworzyła drzwi. Ani spotkaliśmy na korytarzu. Miała zaczerwienioną twarz i przyspieszony oddech. Zjadłam ciastko na jej oczach, ale i tak nam nie zaufała i uciekła do swojego pokoju. Ciastka okazały się naprawdę pomocne. Już po pięciu minutach czułam, że ból głowy ustaje. Lecz działanie było chwilowe. Po kolacji miałam uczucie suchości w garle oraz nudności. Kiedy wróciłam do pokoju od razu poszłam do łazienki zwymiotować. Nie pamiętam nawet kiedy położyłam się spać.